Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ktoś zapytał mnie kiedyś o badania lekarskie do funkcji przewodnika turystycznego. Witam, chciałabym się dowiedzieć ile kosztuje u Pana wizyta lekarska i uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika turystycznego, przewodnik górski, sudecki oraz kiedy i jak najwcześniej mogłabym się umówić na wizytę, pozdrawiam. Badania do różnych funkcji wynikających z ustawy o usługach turystycznych kosztują w mojej przychodni medycyny pracy 100 zł. Sama firma mieści się na przedmieściach Wrocławia na Żernickiej 215 we Wrocławiu na osiedlu Żerniki. Wcześniej jednak musi się zarejestrować pod telefonem 601 775 123 powtarzam. 601 -775 123, tak aby dobrać sobie jak najdogodniejszy termin. Nie zdarzyło mi się, aby badania trwały dłużej niż jedna krótka wizyta lekarska. Natomiast z zaświadczeniem, które ode mnie otrzymasz, idziesz prosto do urzędu marszałkowskiego, tak aby dopełnić resztę formalności. Na tym kończę. Jeżeli masz oczywiście coś ciekawego do dodania, jeżeli interesują cię badania do licencji pilota, wycieczek turystycznych, do funkcji przewodnika turystycznego. No, zapraszam się do, do komentarzy pod filmikiem. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.